No więc, tak nawiązaniu do rozmowy, moje Audi 2 niby niczym się nie różni, ale z drugiej strony już coś się pokazuje. I mamy zwykłe paluchy, jest to zasilane na zwykłe paluchy. Jest miernik, żeby pokazać napięcie. Jest 906. Mierzymy się, mieścimy się w specyfikacji. I mamy ultrakondensatory i bezpieczniki. Jak to jest zrobione. Dość długo stał, ale powinien jeszcze działać. No, chyba jeszcze mam podciągnięty magazynek. Musiał. No, szczela Na paluszkach. No i teraz następuje regeneracja baterii bo ładują się ultrakondensatory i zaś jesteśmy gotowi coś poszczelać.